Był na drugim kursie technikum. Chłopak, który studiował razem ze mną, nazywał się Roman. Bardzo ładny był, wysoki, przystojny i dobrze się uczył. Ale jak się mówi, w te czasy, bo to 50. rok, ile czasu przeszło. Studiowali się przyznawać się w ogóle, to tak okiem mrugisz, popatrzysz i... Nie, nie dajesz osobie, żeby poznał, że ty im zainteresowany. No, w każdym bądź razie, potem u nas były wspólne lekcje, wyjazdy na obiekty. No i już bliżej widzę, że człowiek i do mnie się tak zwraca uwagę. Ja na niego zerknę, on na mnie. No i potem zapoznali się, jak się mówi, bliżej. Poszły, był... Mm, do teatru cała grupa wykupiła bilety na, na operę, na teatr w Lwowie. No i tam już było, siedzieliśmy, jak się mówi, jedno obok drugiego, tak los się złożył, odprowadził mnie do domu i potem my się spotykali do końca trzy lata, poki ja nie skończyłam techniku. No, wtedy tak wcześniej nie wychodzili za mąż, bo z początku profesja, pierwszy rząd miała potem stan materialny, musi człowiek mieć, gdzie mieszkać, jak. No to jak Ci mówię z samego początku skierowanie, po o, skończyłam technikum z odznaką, znaczy miałam możliwość postąpić w instytut bez egzaminu. No i, a on nie miał skierowania takiego i musiał jechać do pracy w inne miasto. I nasza miłość rozerwana. Potem tylko pisaliśmy jednym drugiemu, ale drogi nasze się rozeszły. On z pracą był więcej związany, a ja poszłam w naukę. Ale wspomnienia bardzo przyjemne, bardzo czyste, takie głębokie, jak się mówi, że na, na długie lata mają przyjemny osad, taki na duszy. Bo to były uczucia takie prawdziwe, delikatne, młodzieńcze jeszcze, nie zepsutych. Czym jest dla Pani pierwsza miłość? Dobrym wspomnieniem. Ale to jest coś takiego ważnego w życiu? Takie, że każdy powinien to przeżyć? No jeżeli człowiek ma jakiś ideal, to wtedy on przeżyje, bo nie prosto, jak się mówi, człowiek z człowiekiem się spotykają, muszą być wspólne poglądy na jakieś sytuacje, na jakieś zamilowanie czegoś, szacunek jeden na drugiego, uczucie takie głębokie, niewulgarne. I wtedy będzie, jak się mówi, i ta miłość głęboka i na długie lata.